z łysami, jak pragnąłeś mnie w te oczy mówiły tak Ty czułeś to ja czułem to choć nie powinno się to przecież nigdy stać W tajemnicy, w tajemnicy przed, przed całym, całym światem smak rozkoszy jak głę unosi już jak przytul mnie i kochaj jeszcze tak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 Przed całym światem Smak rozkoszy Jak głę unosi Już jak Przytul mnie I kochaj jeszcze tak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 Fiesta